Cześć, mam na imię Agnieszka. Jest to moja dziewiąta lekcja w szkole jazdy płuca. Dzisiaj pokażę Wam razem z moim instruktorem, panem Tadeuszem. Upewniam jak... się. Show you. Jeszcze raz się upewnić.